witam wszystkich widzów to samo jest kolarki które w kolejny raz otworzyły ikrę tu na szybę podane daty kiedy otworzyli ikrę I tu jest kolejna para tu widać ikrę na przegródce po prawej stronie i teraz <śmiech> niżej to już przenieśli ikrę na fiterek. Po to tam szare widać na pistrze te właśnie larwy no i chcę pokazać co ja robię codziennie no, w ten sposób sprzątam kubki pozostawione przez narybek to jest 90% tych kupek to jest od szlimakło to ampulary. ale trzeba codziennie to sprzątać pędzelkiem normalnie zbieram robię taką kupkę i później strzykawką wysysam to wszystko dlaczego strzykawką, a nie wężykiem silikonowym? bo jeżeli przez przypadek jakaś, jakaś rybka wpadnie, to można po prostu zleść tam wodę z powrotem do akwarium i uważam, że tak jest lepiej i bezpieczniej dla narybków skalarki to podrosły w ostatnim filmiku właśnie ten, ten sam wylang był podany, teraz no, o tak, sam Szykawką, mam 50 ml, to no, wystarczająco jest kilka razy w ten sposób i ja czyste dna mamy. Chcę pokazać jaka różnica jest, znaczy jak podrosły skalarki. To jest nagrania z 10 kwietnia. Tak wyglądają te skalarki, ten wydań. A teraz porównanie tydzień przed. To są te same skalarki. No widać różnice. Co i jak karmię ich Artemium dwa, trzy razy dziennie. Nic poza tym nie daje. Różnicę widać. No i tu jeszcze będzie kolejny wylek brzanek. Jest tych około 600. Też było decepiące. Czyli jak 40 na 25, na 25, nie bałem. Przerzucimy do 54 i tam będę wrócił. To wszystko, dziękuję bardzo. Do widzenia.